specyficzny zapach. Nie wiem. O, Odrzucam. Co to jest? Będzie ciekawie. To się kameruje teraz? Is it rolling mate? Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy kilka rzeczy ze słoików, które kupiliśmy w sklepie. Pierwsza rzecz to są filety nie wiem czego w oliwie. To jest taka rybka chyba. Ja jestem bardzo słaby, dlatego nie wiem, czy to mi się uda otworzyć. Kolejna rzecz. Sos jabłkowy. Grown in Britain. Mhm. Trzecia rzecz. Marinated artichokes. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, bo nie wiem, co to jest w ogóle. Wygląda na... nie wiem. Jakieś kwiatki. No to musimy wygooglować, jak to się nazywa. <śmiech> Karczoch. Marynowane karczochy. Jam jam. Czwarta rzecz to jest cebula. W odcie chyba. Wygląda obrzydliwie. I e, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. To jest cytryna. Też w jakimś płynie pływa sobie. Chodzi. O. To <śmiech> będzie ciekawie. Dziękuję. Specyficzny zapach. <laughs> Dobra, yy, chyba trzeba zjeść. Mm. Dawaj więcej. To jest słone, mocne. O. Bardzo słone. Poproszę wody. Daj mi wodę. O, smakuje super. Intensywny smak. Pomieszany z solą, dzięki. Chyba to smakuje lepiej, znaczy smakuje dobrze i tak, ale lepiej smakuje jak się to się je z chlebem. Albo z jakąś inną rzeczą jeszcze. Ale tak ogólnie 9,5 na 10. Mm, no, no too bad. Ciarby. Dziękuję. No już zjadam. A to są jest Karczochy. Dziękuję. Następna rzecz to jest, to są marynowane karczochy. Pachnie octem, bo było chowane w occie. Wygląda trochę jak, nie wiem, jak jakiś kwiat, co nie? Ale teraz wam powiem jeszcze, jaki to jest smak. Um. O. To jest smak czegoś, co już jadłem, ale nie wiem, co jest. Mm. Hmm. To ma smak jakiegoś jedzenia, które już jadłem kiedyś. Nie wiem, co mi przypomina. Już yy, kiedyś poczułem ten smak, ale nie wiem, co to jest. Powiedziałbym, że w sumie nie ma smaku. Bardziej czuć te przyprawy, co są w occie, też były. Eee, smak jest taki niby słodki, ale nie jestem pewien, co no to jest. Być może, że już kiedyś jadłem te rzeczy, źle tego mi się przypomina. Myślisz, Tak, taka możliwość jeszcze jest? Możliwość? Jak już dalej to zjem. Tak trochę rozczarujące. Także mówię? Rozczarowujące. Na zdrowie. Wodeczka. Woda? Jak jest zdrobnienie od wody? Wodka. Dało mi aż cztery. Fabuła o cebuli. Były kiedyś cztery cebulki i one się znalazły na moim talerzu. Nie wiadomo po co. Wcześniej pływały w jakimś płynie, który śmierdzi trochę kwaśno. Dlatego teraz spróbujemy. Jaki los spotkał te cebulki? O! Oh. o, oh. W sumie dobre. Wow. Ten pierwszy smak jest taki. A potem jak już ugryzniesz, ugryżesz. Jest super. Mm. Mm -hmm. Bardzo chrupiące. Perwersja. Mm. No. Nieźle. Spodziewam się. Spodziewałem się, że to będzie najgorsza rzecz. Ale jak na razie chyba najlepsza. Ocena 10 na 10. Super orzeźwiające. Mm. A teraz kelner przynosi co? To są, proszę państwa, cytrynki, ale pachnie fajnie tak cytrynami. I to też jest w, jakim, w jakiejś marinadzie. Teraz nie wiem czy skórkę też się zjada czy nie. I już nie będzie żadnych odczynków. To wiecie, że tego się nie je? Nie, nie, jest ok. Pachnie super, dzięki. Ale dobra, to jest po prostu cytryna. I nie wiem jak to jeść faktycznie. Czy mam zjeść skórkę też czy nie? A! Chyba nie. Czemu? Czemu? To ktoś zrobił coś takiego? Bo nie jest w ogóle kwasny. To jest dziwne. Aha! W sumie pachnie cytryną, ale smaku cytrynowego nie ma. Ja tej skórki nie zjadłem, bo jest trochę taka. Y Plastykowe się wydaje i to w środku nie jest dobre w ogóle. Także odrzucam. I ostatni sos jabłkowy. Najpierw porozmawiajmy o zapachu. Hmm. Jak jabłko. To w sumie jest jabłko. Zmiażdżone jabłko. Żaden sos z tego. No. Dżem z jabłka po prostu. Słodki. Fajny. Ale dlaczego to nazywają sosem? To nie wiem. Myślę, że to oni dodają do mięsa czy coś. Ja bym to po prostu używał jako dżem. Na chleb, posmarował. Mm. dziękuję. A, teraz woda. Podsumowanie. Rybki smaczne, tylko że bardzo słone. Należy jeść z czymś, ale w sumie niezłe, niezłe. Dziewięć i pół na 10 znaczy to będzie chyba na drugim miejscu. Karczochy w sumie mnie zawiodły na których się bardzo zawiodłem, bo nie mają smaku. One pływają w oleju i tak po prostu nie wiem po co to jeść, bo nic nie czuć. E, ocena tak 2 na 10 i będzie to gdzieś, znaczy to będzie gdzieś tu. Cebula. Pyszna, e, po prostu fajna, chrupiąca i taka w miarę spoko. Także dam 10 na 10 w cebulki cebulce. I jest na pierwszym miejscu. Tak. To w ogóle nie wiem, czy tracić słowa, bo jest bardzo niesmaczne. Nie można jeść, bo jest takie woskowate, tak się mówi? Woskowate. Ym, plastikowe Nie ma żadnego smaku cytryny i... W ogóle polecam wyrzucić. No, wiadomo po co jakiś babu. To ma zero. Zero na 10, minus 1 nawet. Yy, I jeszcze ten sosik yy, jabłkowy, który w ogóle nie jest taki dziwny. Także nie wiem, czy on należy do tych dziwnych rzeczy, ale jest taki ok, nie? Też 10 na 10. Także mamy yy, super rzeczy, bardzo dobrą rzecz, taką mech rzecz, i tego już nie ma. <grym> Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to poproszę o follow i subskrypcję. Czy to jest to samo? Nie ma follow na YouTube? Nie, to nie? A, lajkujcie i subskrybujcie. Pa. Tara, nara. Widzimy się w następnym odcinku. Pfu. Będzie na kanale.